Restauracja Inia i z centrum Warszawy doszedł już lebek. I co jeszcze pani dodaje? Wszystko? Tak. E. Czyli to jest papryka, tak? A to? Masala. To jest pewnie jakaś surówka, tak? A ryż. Dobra, dzięki. 300, 300. Tylko sokie sokiem. Nie wiem, czy to się Dobra, cokolwiek by to nie było, jestem głodny i trzeba zjeść. A mój? Ryż basmanti, a nie Ryż basmanti, O, rewelacja. Dobra, czas zacząć konsumpcję tych wynalazków miliard indyjczyków to je pewnie chlebek z pieca tandoori dobra wypiekany w specjalnym indyjskim piecu wypiekany w specjalnym indyjskim piecu i co smakuje? pyszne czyli co to jest? jeszcze raz chleb, tak Dziękujemy. Dobra. To jest mój kurczak. To jest... To jest moja żona. A to jest ryż Basmanti Na pewno to nie są fast foody. I nie sosy Knorr. I nie sosy Nor ze słoika. Niestety... Paprykowe, śmietanowo-paprykowe, tylko... Tylko indyjski oryginalny, śmietanowo-paprykowy. Zakładamy, że jest to sos oryginalny indyjski, a nie sosy nor. Bo sos nor też tak wygląda w słoiku, ale ten jest przepyszny. I na pewno nie są to fast foody. Mm. Pyszne. Czyli co, delaktujemy się? Przepyszny. I chlebek też pyszny. Z pleca. Jest pleca. Z pleca. Z pieca. Wyszło na ale po prostu wiesz, nie porównywali Państwo za wycofanie. No, Czyli powoli konsumujemy. Oli nie ma się gdzieś pieszyć. Mamy ma weekend w Warszawie dziewięć. do niedzieli. Ryżu trochę mało. <śmiech> no to... Polacy lubią dużo z jesia. A indyjscy. Dlatego indyjski naród jest dużo zdrowszy od polskiego. Ale niższy. Hmm. Spróbuję Twojego. Nie podjadaj. Hmm. Muszę spróbować trochę Twojego. Jak smakuje. W hmm. Ale pysz i też przepyszmy. I, i restauracja Iniahi w centrum w samej Warszawy. Mm, Przepyszna. Dobra. Mm. Na pewno pani Magdy Gessler tutaj nie potrzeba. A skąd wiesz, że nie było? Może była w jakiejś. Była w jakieś indyjskie. Tylko nie w Warszawie. Nie kojarzy nie?